Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem uprawnionym do badań kierowców. I ostatnio przyszedł do mnie y, szofer, kierowca y, poprosił mnie o zaświadczenie o zwolnieniu znoszenia zapinania pasów bezpieczeństwa. Miał pewne wskazania zdrowotne, ale y, co się okazało? Od 17 września jeżeli cię złapią za y, niezapięcie pasów bezpieczeństwa, masz 5 punktów karnych. Jeszcze raz powtarzam, 5 punktów karnych oraz chyba 500 zł. Nie wierzyłem po prostu i sprawdziłem to w taryfikatorze i rzeczywiście do 17 września miałeś 100 zł i 2 punkty, natomiast po 17 września nagle 500 zł i 5 punktów Karnych, prawda? Także wystarczy tylko, że trzy razy cię złapią. A szczególnie, jeżeli jeździsz po jakichś tam bardzo krótkich trasach od sklepu do sklepu, prawda? Pan, policjant czy tam jakiś inny malornetkę i się nie wytłumaczy maczysz, prawda? 3-4 przewinienia, a jeszcze w recydywa, to chyba każde kolejne jest liczone podwójnie, także płacisz jak za zboże i możesz po prostu stracić swoje prawo jazdy. Także do przemyślenia, jeżeli masz jakieś problemy zdrowotne, to jest sensownym abyś pomyślał nad jakimś zwolnieniem znoszenia pasów bezpieczeństwa. Oczywiście nie namawiam tutaj na jakieś dalekie trasy, ponieważ te pasy mimo wszystko ratują życie. Natomiast jeżeli jeździsz, masz trzy sklepy w rynku co 100 metrów, prawda? Jeden, czy co 200 metrów jeden i jest tam 20 na godzinę w obszarze tym, w tego rynku, czy jakiegoś miasteczka, no to kto wie, czy jeżeli chcesz jeździć to nie jest jakimś sensownym rozwiązaniem Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego, No i porozmawianie z nim o tym problemie Także na tym kończę yy, Jeszcze raz mimo wszystko zachęcam Cię do zapinania pasów bezpieczeństwa na trasie Natomiast do rozważenia jest zwolnienie, oczywiście jeżeli masz względy zdrowotne na jakichś krótkich odcinkach, prawda? Szczególnie yy, w ruchu miejskim. Także trzymaj się, cześć do następnego razu, jeżeli miałeś jakieś przeboje z policjantami, czy z ITD z krokodylkami w temacie pasów bezpieczeństwa. Yy, z, z, napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeszcze ci tylko mogę powiedzieć, że nie daj Boże, Pasażer nie zapnie pasów bezpieczeństwa, to dostajesz ty, że nie sprawdziłeś, że on nie zapiął, a on dostaje za to, że yy, on dostaje za to, że, że nie zapiął, prawda? Także Kierowco, trzymaj się za kieszeń.